W dzisiejszym hangaucie powiem Ci trochę o planach, jakie mam w tym miesiącu. A plany są w sumie bardzo ambitne. Chodzi tutaj szczególnie o różnego rodzaju szkolenia i konferencje, prawda? I pierwszą rzeczą, którą nazwijmy, chciałbym zaliczyć, Oczywiście mówię w cudzysłowie, jest taka konferencja, międzynarodowa konferencja medycyny, takiej aerospace, prawda, czyli lotniczo-lotniczej, lotniczo, prawda, lotniczo-kosmicznej czy lotniczo-astronautycznej w Paryżu. 20 do 24 wrzesień. Musisz wiedzieć, że poprzednia konferencja medycyny lotniczej odbyła się 3 lata temu, w 2019 roku, jeszcze przed, przed COVID-em. Potem niestety wszystko się rypło, tato, tato. Tatko, tatko, sprawa się rypła. Tutaj widzisz pro, program tej konferencji w sumie jest bardzo ambitny i nie wszystko oczywiście mnie interesuje. Natomiast jest to doskonała okazja, żeby spotkać lekarzy praktycznie z całej Europy czy z całego świata. No i nawiązać jakieś znajomości, które się potem mogą przydać w jakiejś mojej praktyce prywatnej, prawda. Na poprzednim spotkaniu w Debreczynie 2019 rok, Węgry, nawiązałem miło, miłą znajomość z z lekarzem, w sumie profesorem z Korei. Poznałem naczelnych lekarzy czeskiej medycyny lotniczej, yy, naczelnego, nazwijmy to lekarza, europejskiej medycyny lotniczej. Wszystko w jakiejś takiej miłej, sympatycznej atmosferze, prawda? Muszę ci powiedzieć, że ta medycyna lotnicza, no, bardzo mi się rozwija, prawda? Oczywiście daleki jestem tutaj od jakich, jakiegoś samozachwytu, nigdy nie ma tak, że nie mogłoby być lepiej, natomiast no krąży plotka, że jeden z ośrodków Lotniczych w moim mieście, czy zawiesi swoją działalność, czy zostanie zamknięty. No i całkiem możliwe, że będę musiał przejąć część jego zadań. Oczywiście nie dam rady wszystkich, ponieważ jestem lekarzem, który nie może orzekać na w sprawie tak zwanych kandydatów klasy pierwszej czy kandydatów na klasę trzecią. Natomiast może spokojnie robić przedłużenia prawda. I jestem mile zaskoczony że ostatnio w okresie wakacyjnym już kilkanaście osób przyszło. Podpisuje też umowę z jedną z niskobudżetowych linii lotniczych. No, jest to trochę w bólach, ponieważ jak to zwykle bywa niskobudżetowe linie lotnicze nie chcą zbyt szybko płacić, prawda, ale większego też wyboru nie mają w stosunku do jakichś tam konkurencyjnych ośrodków, oś prawda. Także zobacz sobie jeszcze raz tutaj konferencja medycyny lotniczej. Tego pana doktora nie znam niestety, ale z tego co tu wynika jest to prezydent Komitetu Organizacyjnego. Jest to organizowane we Francji, w Paryżu. W Paryżu Nigdy nie byłem. Tutaj masz termin tej konferencji, czyli w sumie takie 22, 23, 24 wrzesień 25. Sobie spokojnie wracam, prawda? I tutaj jeszcze, jeżeli jesteś lekarzem, to możesz sobie popatrzeć, jaki będzie Program tejżeż to konferencji, prawda? Wszystko jest ciekawe. Oczywiście to są różne sesje, i zobaczymy, na której sesji tak w praktyce będę uczestniczył. Jeżeli jesteś na hangoucie na żywo, zapraszam cię do, do zadania pytania tam, gdzieś. Masz miejsce na czat. Jeżeli jesteś jakimś pilotem pierwszej, drugiej klasy czy kontrolerem ruchu lotniczego, to tym bardziej Twoje pytanie będzie mile widziane. Nie będę dzisiejszego hangoutu przedłużał jest niedziela. Jeżeli chodzi o pracę w przychodni, jest tego naprawdę dużo. Jak zwykle przyszedł 1 września, obudzili się wszyscy nauczyciele z różnych szkół, prawda. Na badania okresowe połączyło się to troszeczkę z różnymi zdarzeniami losowymi i przykrymi obowiązkami niektórych osób z mojego personelu, że nie mogły pracować, miały do wypełnienia inne bardzo, bardzo przykre obowiązki, ale już mam nadzieję, że od 5 września wszystko ruszy z kopyta, prawda. Jestem też w trakcie audytu akredytacyjnego dla pewnych amerykańskich linii żeglugowych to są tak zwane linie Karnival, statki wycieczkowe, no i też dużo pracy, ponieważ muszę przejąłem w jakiś naturalny sposób um, funkcje, które pełniły Przychodnie na Ukrainie, no niestety Odessa, Herson, Mariupol, Kijów, już tam raczej zbyt wielu badań medycyny morskiej nie ma, prawda. Wprawdzie Odesy jeszcze Rosjanie nie zajęli, ale praktycznie taki marynarz no nie może tam pojechać się przebadać, ponieważ nie wróci, prawda może tam pojechać i skończy się to tylko tym, że już nie wyjedzie, no, nawet jeżeli się przebada. Jeżeli chodzi o uczniów, też dużo pracy, uczniów studentów. Na razie są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy przyszli sobie, przeszli do jakichś wyższych szkół, prawda, Ponad podstawowych, natomiast za miesiąc będzie masakra, ponieważ no, będą do przebadania studenci, prawda? Także widzę, że dzisiaj zbyt wielu osób na czacie nie ma pytań, nie ma, także powolutku kończę. Jeżeli masz coś do powiedzenia, oglądasz to w powtórce tą transmisję, to Komentarz zrób tutaj poniżej do tego wideo, no i myślę, że na dzisiaj koniec, także trzymaj się, cześć, do następnego razu, tradycyjnie tam subskrypcja, tutaj jakiś kolejny filmik i na dzisiaj wszystko.